ludzie zawsze będą gadać ze mną koty za płoty i znów może... Ciebie rat, to sam się okaleczasz, nie mam szuka i wiczapy mam i czasem, Nie mam szuka i wicapy, mam trzefy Pusty flex, to nie ja za mną skład, suko mokry kry klek z tobą jest i masz takich dużo Wiesz jak jest Mogę zarobić miliony na muzie, ale w sumie mam to głęboko w bo robię to na zajawie, na ludzi i nadal wisi mi co pierdolą Żukę ludzie Wiesz, tu ja od ciebie czuję jakieś gówno Chyba i zamiast kuchno. siłka, roba kiska pustą Nie mam czasu na gadanie, bo idziemy na piwnicę suko. chcesz to łapno, bo zawsze będzie trochę milej Suko, jestem 10 na 10, look on my face